Dzień dobry. Dzisiaj w ramach papiernikowej warsztatowni chciałam pokazać parę pomysłów, które można wykorzystać na świąteczne ozdoby. Będą to boksy, które można gotowe też kupić. Potem je sklejamy i ozdabiamy na kartki świąteczne z życzeniami. Będziemy robić ozdobny wieniec świąteczny, a także dekupażowe pompki. Zapraszamy do odcinka pierwszego. Dzisiaj będziemy wykonywać kartkę. Tu mamy już sklejone pudełeczko. Odkładamy je na bok. I teraz wycinamy fragment papieru. Nasza kartka jest mniejsza, więc papier będzie mniejszy. Możemy sobie wybrać. Papier można kupić w sklepie papierniczym albo w sklepach do Kingu Są to specjalne takie kolekcje, takie jak tutaj widać, zimowe, do których nie trzeba dużo już elementów. Przycinamy sobie ten papier do takiej wielkości, jaką potrzebujemy. Możemy wybrać fragment, przycinamy na nie. Te skrawki papieru zostawiamy, ponieważ mogą się nam przydać do innych propozycji kartek. Tak wygląda wstępnie nasza kartka. Więc przyklejamy. Przybierzemy też z innych elementów tekturek. Co ewentualnie nie mogą nam pasować. Ja odkładam glutynę. Odkładam papiery. Tak, żeby zrobić miejsce na przygotowanie kartki. Przyklejamy klejem. Staramy się to umieścić równo. Teraz wybieramy sobie. Wiastkę. Możemy sobie wybrać jeszcze jedną taką Zmarujemy klejem, rozmieszczamy. Został nam tylko napis. Szukamy, czy w naszych kreatywnych blogach są napisy. Jeżeli chcemy, możemy wybrać wstążkę z napisem albo dołożyć napis, przecinając go do wielkości, która jest dla nas potrzebna. Napis możemy zrobić na podwyższeniu, żeby tworzyło taką formę 3D. Podklejamy klejem. musimy kleić na całej powierzchni, wystarczy na brzegach. Przyklejamy jeszcze jedną. Ja sobie tutaj jeszcze wykorzystam fragment kory, który też przyklejam kleju. Może być też klej na gorąco, Teraz hajne gorąco trudniej dzieciom się przydaje i nasza kartka nabrała kształtu 3D. Przytrzymujemy na chwilę. Możemy też ozdobić pudełko, to już od nas zależy, mogą być fragmenty już bardziej takie przestrzenne. Z kawałką serduszka, z gałązkami albo z pomoreczkami. Możemy to jeszcze pokolorować farbą. Wszystko zależy od naszej inwencji. Życzymy udanej zabawy.